Cześć, z tej strony Legion, to jest Marvel Strike Force i to jest odcinek poświęcony arenie. Jak widzimy, do końca, do przyznania nagród, zostaje 12 minut. Ja tutaj Wam pokażę sposób, jak na pewno zdobywać te 500 power core'ów, na pierwszym miejscu. A więc yy, zauważyłem tutaj taką prawidłowość, że da radę zrobić coś takiego jak zablokować tego pierwszego przeciwnika tak, żeby nikt innego nie mógł zaatakować oprócz nas. I jak ja to robię? No... Atakujemy takiego gościa, który jest na pierwszym miejscu. 10 minut przed końcem czasu. I musimy go przeczekać przez 5 minut całą walkę. Następnie czekamy, przegrywamy tą walkę. Zostaje 5 minut do przyznania nagród atakujemy go drugi raz wtedy i tam jest taki jakiś chyba mi się wydaje cooldown między atakami, że tylko dana osoba, która atakowała tego gracza może go jeszcze raz zaatakować zanim inni będą mogli to zrobić w każdym razie dość sporo wygranych tym, tym sposobem zaliczyłem Ostatnimi czasy, także póki działa, jest super. <gry> także się chcę z Wami podzielić, jak to ogólnie wygląda. Jak widzicie, 10 minut zostaje już do końca. Już powoli możemy zacząć tutaj atakować. Bo zanim się gra zaloguje, to do pola walki to chwilkę potrwa i lecą też sekundy, czym też pewnie nie każdy pamięta, ale lub wie. No, zaatakujmy sobie tego gościa pierwszego i pokażę, jak to wygląda w praktyce. Mamy 16, prawie 50. Za 10 minut mamy nagrody, więc ogólnie no, trzeba tutaj pod koniec przed nagrodami dość poświęcić chwilę, żeby z zegarkiem obserwować to wszystko, co się dzieje. Mamy taki skład, jako już 3 Horsemany T17 Mam na przykład w mojej postacie T16 Oprócz tutaj właśnie tego Spidermana 29 A i tak, taki skład rozkładam no, Łopatki wystarczy sobie Mogę zademonstrować. Później i tak wyjdziemy. To jest kluczowe, żeby rok zestantować. Jak ona już tutaj sobie spokojnie śpi, zabieramy się tutaj za Helę, która będzie tutaj robić taką lekką tym minionkiem. <grym> Swoim no i teraz puszczamy sobie M Speeda na to wszystko. Następnie trzeba tutaj powstrzymać tego Holka, bo już ma blisko speedbar końca. Więc robimy Bach. I tutaj dokończamy go Spider Weaver o ile się uda, pewnie się nie uda znęczycie, a udało się no i jak mamy już tak pod, podstawę to zrobioną, możemy się zabrać za inne postacie tutaj, tej rok nie tykamy żeby się nie obudziła, ona jak się obudzi to jej speedbar spadnie do zera i jest jakby od nowa także tutaj sobie na przykład strzelimy w Dormamu basiciem. a no i tu możemy sobie zestonować Morgan. I mamy taką sytuację. Chociaż moim zamysłem nie jest, żeby tu wygrać. <śmiech> Ale mniej więcej o, mamy już sytuację wyjaśnioną. Możemy pokazać jak się wygrywa z takim składem. No i teraz bym użył pewnie tego. Użyjmy. I tak tutaj przeciwnik nie zginie. I tu jest ogólnie już na dobitkę. To. Nawet nie będę kończył, bo to co chcę pokazać to jakby nie może ten sposób działać, że ja teraz wygram będę pierwszy, bo mnie ściągną z areny z pierwszego miejsca 5 minut przed końcem. Także ja nie chcę tutaj wygrać specjalnie. A zaraz pokażę, jak to rozgrywam dalej. Także załóżmy, że tu jest już wygrana. Ale ja sobie zaraz wyjdę z tego i świadomie przegram. No, mamy jeszcze trochę czasu. Musimy blokować najdłużej jak możemy tego przeciwnika z pierwszego miejsca. Oczywiście najgorzej jest, jeśli ktoś z szóstego miejsca w międzyczasie nas ściągnie, ale to jest i tak takie ryzyko najmniejsze, bo tam jest pięciu graczy, którzy mogą, którzy mogą nas ściągnąć z tego drugiego miejsca, na którym teraz jestem. Czyli daje to 20%, że to będzie ta najgorsza sytuacja. Może akurat się uda. No mamy teraz 16.54 No czekamy tak do jakiejś 16.54, 30, 40 sekund mniej więcej, żeby wyjść. No jeszcze jakieś 10-15 sekund. 16.54, 35 sekund. No, możemy sobie wyjść. Wychodzimy. Przegrywamy. I od razu. Tu musimy użyć 25 power korów żeby zaatakować przeciwnika. Jeszcze raz. Nie ma wyjścia. Także robimy to. I mamy 5 minut na dopięcie tej ostatniej walki do końca. I tutaj nie chodzi żeby jak najszybciej wykończyć przeciwnika tylko jak najbliżej godziny 17 czyli godziny gdzie yy, nagrody zostają przyznawane. No i robimy najpierw sobie oczywiście sobie ustawiamy przeciwnika tak żeby można było go później szybko wykończyć jednym strzałem zaraz przed przyznawaniem nagród. No, tutaj się nie uda holka powstrzymać, ale on nam nic nie zrobi, bo tu jest jeszcze załadowana Spider Weaver. I teraz no. Może dormamu sobie skończmy. się nie skończył. To teraz trzeba stunować Red Holka. I teraz spider River wykańcza Red Holka. Próbujemy to mrok tutaj dobić, ale będzie ciężko ogólnie, bo ona się odrodzi. No właśnie, doszło do tego. No nic, próbujemy to wygrać. No, i mamy to. Teraz trzeba tylko umiejętnie zagrać, żeby została nam Morgana na strzał. No, mniej więcej jest taka sytuacja, że jest Morgana na strzał od Spider-Weaver. Czas mamy 16:58,30 sekund. No, trzeba poczekać jakieś 20 minut przed końcem. Spróbować ją sprzątnąć. No, jeszcze jakieś 50 sekund i jedziemy z nią. Też nie można przesadzić, bo jak za późno zaatakujemy, no to... Nie załapiemy się na nagrody, także trzeba troszkę sobie taki bufor, jakieś 20 sekund, czasami 30, zostawić, bo też w sumie nie wiem, czy tym razem na jednego strzała będzie murgana, no ale ją mam nadzieję szybko dobijemy przed końcem. No, powiedzmy, że już jest. 35 no w zasadzie już by można było zacząć atakować spróbujmy no i nie dało rady no to próbujemy dobić i udało się jest za 10 sekund do nagród no i zobaczymy czy się udało No i dziękujemy. Wygrana pierwsze miejsce. Tutaj jeszcze 500 parkourów. No to by było na tyle. Zatem dziękuję Wam za oglądanie. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.